Rozkład tygodniowy na następny tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów i nowych widzów, którzy znaleźli mój kanał właśnie teraz. Zapraszam Was, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem góry. Kliknijcie subskrybuję, pokażą Wam się trzy opcje i tę opcję Dzwoneczka u góry właśnie wybierzcie i kliknijcie. Wtedy dostaniecie od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich filmikach. Żebyście nigdy już nie przegapili mojego kanału, mojej premiery, moich wróżb dla Was. Oczywiście zapraszam Was kochani do komentowania, aktywności. Czyli nie bądźcie tylko pasywni, ale starajcie się, by ta energia nasza się wymieniała. Ja robię dla Was czytania, a Wy komentujcie, lajkujcie. Oczywiście piszcie również do mnie e-maile, jeśli potrzebujecie wróżb indywidualnych. Ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb i na podstawie Waszych zdjęć, Waszych pytań oraz Waszych dat urodzenia postawię karty tylko i wyłącznie na Wasze problemy, na Wasze pytania. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz, kochani, z kart Tarota wybiorę 7 kart na, na 7 dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. I zobaczymy, co pokażą karty na każdy. Dzień. Środa. Czwartek. Piątek. Sobota. Niedziela. Już w podłożu karty mamy as kielichów. Szansa na nową miłość, na nową znajomość, szansa na nowy szczęśliwy czas, na piękne emocje romantyczne. Tutaj temat tego tygodnia. Szansa na szczęście, na miłość, na spełnienie, na radosne chwile, na uczucia. Szansa na dużą miłość, na to, żeby być szczęśliwym i doznać znowu jakichś pięknych, romantycznych wibracji. Zobaczmy, co pokaże cały tydzień. W poniedziałek 9 monet: sukces w finansach i w zawodzie. Oczywiście 9 monet, kochani, to samodyscyplina, dążenie konsekwentne do sukcesu, odpowiedzialność i pracowitość. By uzyskać jakiś sukces finansowy, zawodowy lub stabilność w związku, należy nad tym pracować. I tutaj jest to szczęśliwa karta w poniedziałek, jeśli wykażecie się samodyscypliną, konsekwencją w działaniu. Być może macie tutaj szansę na wygraną, jeśli coś gracie, dobre szanse na pozytywne decyzje w pracy lub również Dobre rozmowy kwalifikacyjne, jeśli szukacie pracy w poniedziałek, będzie na to właściwym dniem. Czyli piszcie podania, w poniedziałek wysyłajcie, doradzajcie się, chodźcie na rozmowy. Korzystajcie w tym dniu z różnych dobrych przypadków. I w tym właściwym momencie bądźcie w poniedziałek aktywni, ponieważ to może być tutaj sukces. Sukces w działaniu. Oczywiście, jeśli będziecie aktywni. We wtorek natomiast pasywność. Zobaczcie, w poniedziałek aktywność, we wtorek pasywność. Pasywność nie mówi o tym, że nie robisz nic. Pasywność mówi o tym, by wycofać się i w samotności, w izolacji przemyśleć wszystko jeszcze raz. W ciszy, w spokoju, odczekać, przemyśleć zanim zostaną podjęte jakieś aktywne, ważne kroki, decyzje. Tutaj spojrzeć na Wasze sprawy czy problemy z innej perspektywy. Przemyśleć wszystko jeszcze raz od początku. Zupełnie z innych stron. I we wtorek mówi ta karta o spokojnym dniu, ale o tym, że musicie być może zmienić plany, przemyśleć obmyśleć, wymyśleć coś nowego. Środa. Pracowitość. Osiem monet. Czyli w poniedziałek i w środę bardzo pracowite dni. Dziewięć monet i osiem monet. W konsekwencji są to podobne karty. Osiem monet mówi o pilności, pracowitości, dyscyplinie, mozolnej pracy, ale pilności punktualności, rzetelności. Tutaj być może jakiś nowy start, nowe pomysły, nowe projekty, nowe jakieś przedsięwzięcia, nowa praca, nowe kontrakty lub po prostu wykazać się kreatywnością, pomysłowością. Dobrze zacząć bardzo pracowicie dzień i wykazać się tutaj przed szefostwem lub Współpracownikami rzetelną, solidną pracą. I to będzie się opłacało. To się popłaci. W czwartek. Dziewięć buław. Być może będziecie musieli bronić swoich jakichś racji. Swoich argumentów. Tutaj boicie się, że coś stracicie, chcecie walczyć. 9. Buław mówi o jakiejś rezygnacji, wewnętrznym zmęczeniu. Że coś dobiega końca. Jakbyście się boli, bo, bali czegoś stracić. Bali się również, żeby nie zostać zranionym. Jesteś sceptyczni jesteście w czwartek. Czujecie się zagrożeni. Dlatego z tego lęku stoicie tak jakby... Żołnierz tutaj stał do boju. Jakbyście chcieli od razu uderzać do walki i się bronić. Boicie się, żeby ktoś was nie zranił, czy słowem, czy czynem. Oczywiście... Uważajcie, żeby z kimś nie zadrzeć, żeby się nie dać sprowokować, żeby nie wszczynać żadnych awantów, żadnych jakichś bójek. Nie bądźcie również przekorni, czyli nie róbcie nikomu na przekór. Nie dajcie się sprowokować, nie wchodźcie w żadne spory. W piątek. Osiem kielichów. Osiem kielichów, kochani, to odejście. Odejście od spraw, emocji, osób, uczuć, które nam nie służą. Rozstanie. Pójście w niewiadomą drogę, w inne pomysły, inne miejsca, szukanie nowych znajomości, nowych ludzi, nowych impulsów. To odejście od uczuć negatywnych, które nas obciążały. Osiem kielichów to rozwód, rozstanie, to pójście swoją drogą. To niewiadoma przyszłość, ale odejście pełne ryzyka, wolność. Czyli w piątek zostawcie wszystko to, co wam nie służy. Odetnijcie to, zablokujcie i odejdźcie. Róbcie swoje i pozostańcie w zgodzie ze swoim sercem, duszą, umysłem. Zostawcie wszystko to w piątek, co jest kurą u nogi. I tylko Wam przeszkadza lub Was obciąża. Sobota. Rycerz monet. W sobotę powinniście o coś zawalczyć. O monety, pieniądze, sprawy zawodowe. Rycerz mieczy to skrupulatny, dokładny... Rycerz, który walczy i przejmuje inicjatywę. Osoba stabilna, która działa wolno, ale roztropnie, stabilnie, rzetelnie. Rycerz monet to osoba, która walczy o wasze względy i o stabilność w związku jest zaufaną osobą, wierną jest. Delikatny jest, rozsądny, rezolutny, stoi twardo na ziemi. Osoba, która jest pełna dobra, do, dobrego jakby yy, dobrych intencji w tym sensie i osoba, która jest warta zaufania. Także, jeśli poznacie taką osobę, w sobotę, która walczy, adoruje Was, walczą Wasze względy, to jest to osoba godna zaufania, która szuka stabilności. Czegoś stabilnego, właśnie długotrwałego, solidnego. Możecie jej zaufać. Tej osobie. W niedzielę otworzą się jakieś nowe projekty, nowe perspektywy. Wy otworzycie się na świat, pozytywnie, z nową pasją, z nową nadzieją. Być może też będą to kontakty zagraniczne lub wyjazd za granicę, być może znajdziecie pracę za granicą. Jeśli macie taką ofertę pracy za granicą, to w niedzielę wyruszajcie w drogę. W niedzielę podpisujcie te umowy, wysyłajcie maile, organizujcie, ponieważ jest to dobry czas. Tu otworzą się jakieś perspektywy i to perspektywy, które są szeroko rozumiane. Wy w niedzielę powinniście otworzyć się na świat, na wszelkie kontakty z całego świata. Czyli proszę myśleć poza rant własnego talerza. Proszę myśleć poza granicę swojego kraju. Tutaj ta karta mówi również o kontaktach internetowych które są oczywiście bezgraniczne. Tutaj jest w niedzielę szansa na nową miłość, na nowe szczęście, na sukces, harmonię, na jakieś pozytywne relacje, na pozytywne znajomości, na jakąś aktywną znajomość, która przerodzić się może w jakieś szczęście. Tylko Rozpoznajcie to szczęście i nie dajcie czmychnąć temu szczęściu gdzieś. Nie przegapcie tego, ponieważ w niedzielę jest jakiś naprawdę szczęśliwy dzień, który może zacząć jakąś nową fazę w waszym życiu i zamknąć tę starą, której już mieliście dosyć. Otwórzcie się w niedzielę na nowe. Taki tydzień, pełen pilności, pracowitości, solidności, przemyśleń. Ale również podjęcie decyzji, odejście do, od spraw, które Wam nie służą lub zostawienie jakichś konfliktów za sobą. Być może nowa znajomość w weekend i otwarcie się na nowe projekty, prospekty, na nowe Historię, na nowych ludzi, na nową relację, na nowe kontakty, na pracę za granicą, na nowe znajomości. Życzę Wam udanego, konstruktywnego, pozytywnego i szczęśliwego tygodnia. Tego życzę również sobie. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.